Panie Prezydencie, witamy Panią, Panią Sierra Fobaka, Panią Sierra Fobaka, Panią Sierra Fobaka, Panią Sierra Fobaka, Panią Sierra Fobaka, Panią Sierra Fobaka, Mexicano. Sierra Fobaka, Cześć, jestem Max, jestem kibicem Legii Warszawa i gram w etnolidze od kilku lat z kolegami, koleżankami, kibicami Legii. My name is Lukman Ibrahim. Uh, I'm from Nigeria. Uh, I came to Poland to uh, uh, Politechnika. Uh, aerospace Mam na imię Honorata, Na co dzień pracuję w szkole integracyjnej z dzieciakami. Mam na imię Weronika. Mam 24 lata. W etnolidze gram już około 5 lat. Stoję w Warszawie po de familia, rodziny. głosy dwoje i Na co dzień co prawda pracuję z dala od sportu, bo w logistyce i w dystrybucji, a w piłkę tutaj na nie gram, bo to jest naprawdę super sprawa, bo to uwielbiam, od dziecka gram. Etnoliga jest mega fajną inicjatywą, w której uczestniczę już od 2010 roku. Jest to fajna możliwość poznania wielu różnych ludzi z wielu różnych narodowości. Gramy w edukacyjnych dużyna armii, to też wpływa na wzajemne porozumienie. Dla mnie kilka jest z tym sposobem spotykania się z ludźmi, nawiązania nowych kontaktów. i jest to, Dla mnie to jest taka gra, gdzie właśnie se liczy zespół. No bo, dobra, dani i dol. Są też sałatki, jest owocowa i jest sałatka zwykła, znaczy warzywna, która w tamtym regionie nazywa się salata. Także smacznego. Jest bardzo demokratyczna gra. Jak już się gra w piłkę, to niezależnie od tego, skąd ktoś pochodzi czy co robisz w życiu ile makasi jaki ma zawód czy potrafi mówić poprawnie w swoim języku czy nie tak naprawdę na boisku liczę się tylko umiejętności. Esperamos apoyo para Enoliga, que es una fundación que necesita este de la ayuda de todos para que continúe adelante. Porożyje Etnoligaru Support Korea I Żeby Etnoliga mogła dalej działać Są potrzebne jednak nasze jaki. i, mam nadzieję, wasze środki Przygłaszam was wszystkich Prisodieniać się W uczestiu I przetrudnić się Proszę, we need support Zachęcam do wsparcia nas na